Essa só de duas de todo mundo. Się Czekaj, nie Czekaj, bo... <śmienny> Ja próbowałem, ale nie wchodzi Tak, ciekawości, tylko wiesz, ilu licytuje po prostu no wiem, danego konia. Polska nie, nie wiem. A. Siedziała ta dziewczyna z tym gościem Ale... To jest fajnie Pod, tak? Pod Łodzi Tak, Dobrze. to jest taka Anna Jana Z... Aha. Aha. Tak, tak, tak Żeby się Ale by, że normalna, że tak ile by, była normalna, tak Słucham. Ile się za nią spodziewam, by była tak pojeżdżała? Ja nie lubię tej kogury. By... Sprzedałbym ją za 7. Aha. Żeby się tylko tak Przedawać, jak się nie no. właściciela A to ciema się Dlaczego no, nieprzygotowane? A to nie przygotowane? A tu ktoś nie A you <laughs> Set it up.